Do jej przygotowania będziemy potrzebowali awokado, półtora łyżki cytryny, cebulę, jeden ząbek czosnku, pół łyżeczki soli. Cebulę kroimy i podsmażamy na rozgrzanym oleju rzepakowym wraz z wyciśniętym przez plaskę czosnkiem do czasu ich zeszklenia. Czosnek można też drobno pokroić. Awokado kroimy na pół. Wyciągamy pestkę, a następnie wydrażamy miąż Do robota wkładamy awokado, podsmażoną cebulę z czosnkiem, cytrynę, sól, a następnie całość miksujemy do uzyskania gładkiej masy. Tak przygotowaną pastę z awokado przekładamy do naczynia, a następnie możemy ją wykorzystać zamiast masła do posmarowania chleba. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam